cmentarz parafialny w Głogówku no pójdziemy zobaczyć ten zbudowany w 1705 roku zabytkowy kościół cmentarny świętego krzyża oczywiście zobaczymy go tylko z zewnątrz